Witam Państwa serdecznie w dniu 11 października 2022 roku na 60 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Witam serdecznie Panią Burmistrz, Naczelników referatów wszystkich Radnych. Szanowni Państwo w celu otworzenia sesji poproszę o potwierdzenie kworum. Nie, nie, że ja się Stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 60. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach. W dniu dzisiejszym na początek zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad. W punkcie, punktem, w punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad. W punkcie trzecim rozpatrzenie projektu uchwały w podpunkcie A w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok. I w punkcie czwartym zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z Państwa do proponowanego porządku obrad chciałby coś wnieść? Nie widzę, w związku z tym przegłosujemy. Proszę o potwierdzenie kworum. ja. Tak, stwierdzam kworum, w związku z tym proszę o głosowanie. Jak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad, w związku z tym Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. Pani Skarbnik może dwa słowa odnośnie zmian. Tu rozumiem, że chodzi głównym, główną zmianą jest, są środki przeznaczone na remont obeliska, tak? tak otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 70 000 złotych środków finansowych ministra na realizację zadania pod nazwą odnowienie obelisku i zagospodarowanie miejsca pamięci w powarach ofiar obozu koncentracyjnego Gross Rosen etap pierwszy. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby coś może zapytać? Nie, nie widzę. W związku z tym przytoczę Państwu. Dziękuję bardzo.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 Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego 60 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kowarach, czyli do zamknięcia. Zamykam sesję 60. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo za sprawną współpracę.